5. Nawiedzonych miejsc w województwie podlaskim Numer 1. Nawiedzony dom na dziesięcinach Według internautów w opuszczonej willi należącej niegdyś do właściciela stadniny koni straszą duchy Numer 2. Nawiedzona willa przy ulicy Grotgera Podobno kiedyś pewna przedszkolanka wybiegła w dzień na ulicę z krzykiem, ponieważ coś lub ktoś ją wystraszyło Ponadto stróż, który pracował tam w nocy zawsze zamykał się na parterze, bo tylko tam czuł się bezpiecznie Numer 3. Nawiedzony las kudra. W internecie mnóstwo jest wzmianek o dziwnych i strasznych rzeczach, które dzieją się po wejściu między drzewa. Numer 4. Nawiedzony dom w przebrodzie. Właściciel od wielu lat nie może go nikomu sprzedać i ponoć nikt nie wytrzymał w nim dłużej jak noc. Numer 5. Nawiedzony dom w łapach. Meble i drobne przedmioty zaczęły same się poruszać. Otwierały się szafy, rozbijały szyby w oknach. W domu nie można było wytrzymać. Subskrybuj po więcej takich materiałów z innych województw.